DITAX składa się z klinicznie sprawdzonych składników, które są niezbędne do wyeliminowania pasożytów jelitowych i robaków z Twojego organizmu. Biorąc DITAX, Twoja jakość życia wzrośnie dramatycznie. W końcu będziesz mógł przejść o swoich codziennych czynności bez obawy, aby siebie lub swoją rodzinę chore i będziesz czuć się znacznie bardziej komfortowo w codziennym życiu. Desintox otrzymał dobre recenzje od lekarzy na całym świecie, co po raz kolejny potwierdza jego wysoką jakość i skuteczność.